Siema, z tej strony 11, a to jest Five Nights at Freddy's 3 W końcu oficjalna gra, bałem się, że nie dam radej nagrać, mam niewiele czasu Ale jestem w stanie, więc koniec pitolenia Menu główny już widziałem rano, ale... CO TO W ogóle JEST? Okej okay. Widzę, że jest teraz ładowanie gry, zamiast kontynuuj Dobra, widzę, że są zmiany Nieważne Strach Fazbear'a, horrorowa atrakcja Parę wszystkich, którzy lubią się bać Nowa atrakcja na podstawie Nierozwiązanych historii z Freddy Fazbear's Pizza hey, hey, came back for night. Znowu ty! I Like the attraction opens in like a week, so we have to make sure everything works and nothing catches on fire. Uh when the place opens, people will come in at the opposite end of the building and work their way toward you, then pass you, and out the exit. Uh yeah, you've officially become part of the attraction. Uh, you'll be starring as Chico! The security guard. So not only will you be monitoring the people on the camera as they passed. Make a car. Corner, but you'll also be a part of the show. It'll make it feel really authentic, I think. Uh Now let me tell you about what's new. We found another set of drawings, always nice. And a foxy head, which we think could be authentic. Then again, it might just be another crappy cosplay. And we found a desk fan. I honestly thought we'd have more by now. Uh, if we don't have something really cool by next week, then we may have to suit you up in a furry suit and make you walk around saying <laughs> Uh But you know, we're trying to track down a good lead right now. Uh, some guy who helped design one of the buildings says it was like an extra room that got boarded up, or uh, something like that. So we're gonna take a peek and see what we can find. Uh, for now, just get comfortable with the new setup. Um, That's a Security cameras over to your right, with the click of that blue button. Uh, you can toggle between the hall cams and the vent cams. Uh, then over to your far left, uh, you can flip up your maintenance panel. You know, use this to reboot any systems that may go offline. <laughs> uh, in trying to make the place feel vintage, we may have overdone it a bit. <laughs> Some of this equipment is barely functional. Uh huh. Okej, okay, w końcu skończył gadać. Już jest czwarta, coś szybko to leci, ale na razie nic nie widziałem ani na kamerach, ani tutaj. Jezu, ale ekscytacja co to jest? Nieważne, dobra. E, więc tu najwyraźniej resetujemy jakieś systemy, które mogą źle działać. Ogólnie z tego co zrozumiałem z tego co on mówił. To jest to. No tak jak czytaliśmy, jest to atrakcja. Jest to. S miejsce strachu dla ludzi, którzy po prostu muszą przejść przez ten labirynt, strachu taki. A ja robię za nocnego stróża, i to jest rekreacja tego, co się działo w Freddy Fazbear's Pizza jakiś czas temu. Czyli wtedy co graliśmy w jedynkę i dwójkę, to jest moje wrażenie na temat tego, co tutaj jest. Nie jestem pewien, czy tak jest. Już jest piąta, ale nic nie widzę. Jak mi tu coś wyskoczy, Jezu, ale to jest totalnie inne od wszystkiego Znowu trzeba zapomnieć wszystko, co było I znowu trzeba od nowa się uczyć co, jak, gdzie, czemu Więc mamy tutaj wentylację yy, żeby zamknąć szyb, dwa razy kliknij na kamerę No i teraz zamyka Nie rozumiem tego Słyszałem Balloon Boya. słyszałem Balloon Boya. Słyszałem go, gniota wrednego. A to co? Okej, okay, więc jestem Freddin. Kolejne minigry? Jest jakaś burza widać, nawet dziwi... To jest... Ja nie mam słów na to! Moment, ja tu. Nie! Za dużo naraz! Przecież to jest ten Purple Freddy, co był w dwójce, to się pojawiał tam w magazynie z tyłu. To jest Pizzera, nie wiem z której części, ale. What the hell? Co to jest? Czemu to jest za czaśnie? No fajnie, że nie mogę tam iść, nie mam spod OJ! BĘDĄ plot TWISTY I dostre. O, BĘDĄ plot TWISTY, okej. Okay. Dobra, ja nie wiem czy tu się coś robi kreaturą w końcu czy nie. O matko. Hey man, you for like other employees or something like that. So I'm about to like have them playing like over the speakers as people walk through the attraction. okay that makes this feel legit, man. But I have an even better surprise for you. You're not gonna believe this. We found one. Uh, oh yeah. Uh uh uh Springtrap, channel uh, Zimbabwe uh, Well well it's in there somewhere. I'm I'm sure you'll see it. Okay. I'll leave you with some of this great audio that I found. Talk to you later man. Oh. Hello, hello, hello, uh, welcome to your new career as a performer-slash-entertainer for Freddy Fazbear's Pizza. Uh, these tapes will provide you with much needed information on how to handle-slash-climb-into-slash-climb-out-of-mascot costumes. Right now, we have two specially designed suits- that DO THIS! ...animatronic and suits, so please pay close attention while learning how to operate these suits as accidents, slash injury, slash death, slash irreparable and grotesque maiming can occur. First of all, to how to operate the mascot when they are in animatronic form. For well, ease of operation, the animatronics are set to turn and walk towards sound yeah Nie. Spokojnie. Making sure the animatronics stay where the children are for maximum entertainment, slash crowd switching value. Uh-oh. o o o o o o o chyba rozumiem co się, to się to dzieje. Ja chyba rozumiem. Spring trap jest tutaj, tak? To jest on, tak? Może sobie przychodzi tutaj. I on przechodzi szybami teraz, widzicie? Tu jest szyb, on tędy idzie. Zamknąłem ten szyb, więc może się nie przedosta. Nie zamknąłem ten. Nie. Więc to jest jedyny sposób na powstrzymanie go. Puszczałem dźwięk, nie wiem o co chodzi Gość, który tutaj mówił coś, że żeby wprowadzić ludzi w nastrój tego co się działo w tamtej pizzerii wtedy Znalazł z z z Ukryte jakieś stare nagranie fongaja W ogóle... To był fongaj teraz ten drugi, tak? Nie wiem co było tym pierwszym o, o, co chodzi? Error wentylacji, nie nie nie naprawiamy, moment Mam nadzieję, że tak to działa I on przychodzi chyba Słyszać Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, sobie tam! O nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Dż C C C nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Co mam robić? Co się dzieje? Co się, czemu nic nie widzę? Co się dzieje? Napraw, napraw, napraw, napraw, napraw. Więc Balloon Boy nie zabija, on dalej przeszkadza. On dalej przeszkadza w bardzo hamski sposób. Teraz jeszcze bardziej hamski niż przedtem. Springtrap. Gdzie on jest? Ringi. Ringi wingi One wyskakują za kamery One nie wchodzą tylko drzwiami, one wyskakują za kamery Jak on się tu znalazł? Mm, nie. nie Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Naprawiaj, dajesz! Nie. Działam, działa, Wszystko działa, działa jak natura działa, chciała Hermitusin What the hell? na, na, na. Nie widzę go, czula, gdzie ten czul? Czy to była męgu? Czy to była męgu? Jestem na... 80% pewny, że to była męgu! Nie, yes, subtakt, stary, nie yes, subtakt, tylko. Spring... Springy! Czemu? Czy tu jest gdzieś wejście do wentylacji? I tu jest wejście do wentylacji, czyli zamykamy mu to. Musimy mu to zamknąć. A... O ile to tak działa, o nie przyjdzie na piechotę. A jest piąta, może dam radę. A... A... No dużo myślałem nad tym, jak tak rano może działać po samych screenach. Ale czemu Balloon Boy mnie dorwał? Jak to działa? Ja, ja, ja nie wiem, czy ja... O... Okej, okay, druga noc za nami! Mi się ręka trzęsie! W sensie. Teraz bo nim sterujemy! I co? kascenki teraz są za każdym tym, tak? I to idziemy od razu na dół, albo idziemy od razu tam w, w prawo, zobaczymy co tam będzie. Follow me Idę Nadchodzę I to samo pewnie będzie A jakie to jest creep, jakie to jest chore i psychodela w ogóle Wiecie co, ja sprawdzę, żeby mieć pewność, czy mi się wszystko nagrywa i jedziemy trzecią noc, może dam radę Albo nie, to będzie następny odcinek Dobra Dobra, koniec, stół pysk, stół pysk Zamknij się Dobra, więc na ten odcinek to by było na tyle. Może zdążę nagrać drugi, więc dzięki wielkie za obejrzenie. Nie piszcie mi żadnych spoilerów co do zakończenia gry. Proszę. Siedzcie cicho. Jestem wam wdzięczny za to, że zachowaliście w większości eee... chęci do tego, żeby mi tego nie za spoilerować, Jestem wam za to bardzo wdzięczny, dziękuję. Więc to by było na tyle na ten odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się do zobaczenia w następnych odcinkach. Postaram się teraz nagrać drugi, ale zdążę. Nie, nie, na razie, na razie! Pa!